Medura Beach niedaleko z Clearwater i trafiliśmy do Skelets Restaurant Tak wygląda posiłek w restauracji Skelase Wzięliśmy coś co się nazywa Grouper Sandwich Grouper około 20 dolarów Enjoy! Do tego oczywiście kola, pepsi cola Pieprz i sól do smaku Restauracja z Calais, Madura Beach Florida oh, This is enough. Gruper powoli znika Jest tu kawałek ogórka Oczywiście frytki niezdrowe Trochę cytryny do ryby Mogą przynieść nawet keczup Nawet posiłek w restauracji Skalej, musiał się kiedyś skończyć Pan przewodnik jeszcze ładnie je Ja, ja dopiłem swoją kolę czekamy, czekamy na rachunek Posiłek się skończył 42,70 Czas zapłacić mały napiwek i czas do domu